Dzień dobry. Witam wszystkich radnych serdecznie. Wybrzmiały dzwony naszego ratusza oznaczające godzinę 9. Zaczynamy naszą sesję. Otwieram 53 sesję Rady Miasta. Informuję wszystkich, że sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym. Dlatego też Wysoko Rado informuję, że w trybie... Przepraszam w trybie nadzwyczajnym została zwołana. Informuję, że wszystkim państwu radnym w stosownym czasie zostało przesłane zawiadomienie o dzisiejszej sesji wraz z projektami uchwał. Pragnę przypomnieć, że na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym i regulaminu Rady Miasta obrady sesji są transmitowane na żywo przez internet oraz rejestrowany jest obraz i dźwięk za pomocą kamery. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz w internecie. Informuję ponadto, że na podstawie ustawy o samorządzie gminnym głosowania w dniu dzisiejszym będą odbywały się imiennie. Ze względu na problemy techniczne będziemy głosowali imiennie. Protokulantem dzisiejszych obrad będzie pani Katarzyna Sienkiewicz. Witam jeszcze raz wszystkich serdecznie. Witam przybyłego na dzisiejszą sesję pana burmistrza Jacka Kostkę. Okay. Witam sekretarza pana Andrzeja Worobca, Witam panią skarbnik panią Edytę Jarmoluk i witam naszego inspektora Edwarda Dremucha. Dzisiejszy porządek sesji przedstawia się następująco. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z 52 sesji Rady Miasta zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach pierwsze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo i Ławeckie na lata 2023 2035 i kolejna druga uchwała dokonania zmian budżetu miasta na rok 2023. Przewidziane są również wolne wnioski i zapytania. Informuję wszystkich radnych, że na dzisiejszej sesji obecnych jest 13 radnych. Brakuje dzisiaj pana Gajdamowicza Rafała i panią Annę Januszczak. Osoby te usprawiedliwiły swoją nieobecność. Obecnych jest zatem 13 radnych. Informuję, że nasze obrady posiadają kworum i możemy obradować i przedstawiać prawomocne decyzje. Przechodzimy teraz do naszego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z 52. sesji Rady Miasta. Informuję, że wszystkim Państwu zostało przesłany, został przesłany protokół z 52. sesji Rady Miasta. Również był do wglądu i jest nadal do wglądu na dzisiejszych obradach. Dzisiejsza, tak jak powiedziałem, sesja jest nadzwyczajna. Mamy w mieście inwestycje. Jedna z inwestycji się zakończyła inwestycja na ulicy Przemysłowej i ten temat musi być zamknięty. I tutaj nasza pani skarbnik ma pewne zmiany wieloletniej prognozy dotyczące właśnie tej ulicy. Tam doszło do dodatkowe. Tak, przepraszam, ale musimy przyjąć protokół z poprzedniej rady. Oczywiście. Przepraszam bardzo, rozpędziłem się za bardzo. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z 52 sesji. I jeszcze porządek wcześniej. Tak, jestem roztargniony dzisiaj. Oczywiście przechodzimy do tego. Kto z pani i panów radnych jest za przyjęciem porządku dzisiejszych obrad? Zechce zagłosować. Pani za zechce pani imiennie. Imiennie, więc teraz było, wszyscy oddaliśmy głosy i było widać kto wiosna jest, wiosna, jest wiosna, tak? Imiennie będzie to następowało w ten sposób. Pani Ewa Antachów. Za. Pan Antoniowiczesław. Jestem za. Pan Bachanowicz Kamil. Jestem za. Pan Chorak Maciej. Jestem za. Pan Kinial Andrzej, jestem za. Pan Komorowski Kamil. Jestem za. Pan Łukanowicz Łukasz. Za. Pan Narkiewicz Rafał. Jestem za. Pani Janna Piszczek. Jestem za. Pani, pan Rachun Łukasz. Jestem za. Pani Grażyna Sawicz, pan Szlejry Zbigniew i pani Wierzbos Głosowało 13 radnych i porządek został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy zatem, Wysoka Rado, zgodnie z poprawkami i sugestiami radnych. Radni właśnie są czujni bardzo dobrze sprawdzają przewodniczącego. Przechodzimy do przegłosowania protokołu z 52 sesji Rady, Rady Miasta. Kto z pani, i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z 52 sesji Rady Miasta zechce zagłosować. I również imiennie tutaj Pani Antochów Ewa, Pan Antonowicz Czesław, Pan Bachanowicz Kamil, Pan Chorak Maciej, Pan Kiniel Andrzej, jestem za, Pan Komorowski, Pan Łukjanowicz Łukasz, Pan Narkiewicz Rafał, Pani Piszczek Anna, Pan Rohun Łukasz, Pani Grażyna Sawicz, Pan Szlejer Zbigniew i Pani Wierzboskalina. Głosowało 13 radnych, protokół został przyjęty jednogłośnie i tak jak powiedziałem przechodzimy teraz do naszych projektów uchwał, tak jak wspomniałem mamy inwestycje, jedna z inwestycji, która była na ulicy Przemysłowej została zakończona. Doszły tam pewne zmiany i pre, pewne prace dodatkowe, o których tu powie pan Drymuch i pani Skarbnik. I bardzo proszę panią Skarbnik o przedstawienie wieloletniej prognozy finansowej miasta Góra na lata 2023-2035. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2035 przedstawiają się następująco. Dokonano zmian w zakresie dochodów i wydatków ogółem. Zwiększono te dochody i wydatki o kwotę 310 242 zł i były to wydatki i dochody bieżące. Wynik budżetu po, po tych zmianach nie uległ zmianie. Nie uległ zmianie. Dokonano również przesunięć zmian w zakresie przedsięwzięć, są to przedsięwzięcia przebudowa dróg obrońców pokoju Ciasnej Jutrzenki i Rypeckiego w Górowie Ławeckim, która została zmniejszona w tym roku o 36 tysięcy, a kwotę tą zabezpieczono w roku 2024 oraz przebudowa ulicy Przemysłowej w Górowie Ławeckim, którą to zwiększono kwotę właśnie 36 tysięcy. Na tą chwilę wskaźniki spełniamy i taka zmiana jest w wieloletniej prognozie zawarta. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa miałby uwagi do tego tematu? Pana Edwarda, poprosimy o prace dodatkowe, które były na ulicy Przemysłowej, żeby tutaj ten temat już zamknąć do końca. Dzień dobry. To jest właśnie, mówimy o tych pieniądzach, które przedstawiła Pani Skarbnik. Wiadomo, że są to projekty takie no, drogowe, które no, nie wszystko się przewidzi. Oprócz tego My jeżeli projektujemy, to możemy projektować tylko i wyłącznie w pasach drogowych. Na przykład zatoczka dla autobusów nie posiadała chodnika, więc wykonano po prostu chodnik, bo wiadomo, wysiąść z autobusu, no, trochę nie bardzo na trawę czy, czy, czy na pole. Wykonano również odwodnienie, które tam, zresztą wiecie państwo, zawsze było problemem. To jest przy końcu ulicy, powiedzmy, albo na odcinku przy ulicy Bema to zaniżenie, takie obniżenie, tam wiecznie woda wylewała. Nikt nie daje gwarancji dalej, prawda, co będzie, ale to trochę dalej tam już w naszej działce, bo to przecież idzie aż do rzeki Młynówki. Takim, nazwijmy to, rurociągiem, który no, był położony prawdopodobnie, no, nie wiem, przed 50, może 60 latami, bo ja po prostu nie kojarzę i nie pamiętam tego. Natomiast to, co można było zrobić, to można było po prostu dwie studnie no, w tym samym miejscu wybudować nowe. Także wybudowano dwie nowe studnie, tysiączki. To jest bezpośrednio, można powiedzieć, w chodniku. Jeżeli tam państwo, ktoś tam chodzi, to widział w chodniku włącznie z Włazami i połączenie tego rurami, powiedzmy, Fi 300 i 400. Również przeszliśmy przez drogę, żeby po prostu zabrać te wody z drugiej strony ulicy. No, był to po prostu akurat no, wygodny, czy dogodny nawet moment na wykonanie tego odwodnienia, które wiecznie było problemem w tym mieście. I to praktycznie można powiedzieć, że wszystko, co, co dotyczy robót dodatkowych, to jest tam, z tego co pamiętam, zresztą mam tu zapisane, 28 500 zł netto. Te roboty dodatkowe kosztowały po prostu według cen, powiedzmy cenotwórczych, takich jak były w ofercie, bo wiadomo, że my w ofercie mieliśmy tam 600 inne studnie, nie, nie te same, ale inne studnie 600, -ki. tutaj musieliśmy wstawić tysiączki, żeby to połączyć, ale wykonawca, no, po prostu wycenił według tych samych cen, które, na które po prostu były w przetargu, w harmonogramie. I to tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa miałby uwagi jeszcze? Pan radny Szlejerek się zgłasza, proszę ja bardzo. chciałbym się spytać, ile ta inwestycja w sumie kosztowała przemysłowa? To było tak samo zamówienie 1 837 plus nadzory 2 350 tysięcy. To z tymi 30, 30, 30 tysiącami, tak, tak, które dzisiaj. Tak, tak. I mam następne taką sugestie. Jadąc od strony Kamińska postawiono przystanek. Mhm. Przystanek stoi obok postawiono ławkę. I mam takie pytanie. Ta ławka stoi na takim gruncie ornym. Ale to będzie, czy, tam będzie no właśnie, to będzie no żeby tam z 2 metry kwadratowe kostki tak, tak położyć, tak, tak, nie? Bo... Tak, dokładnie, będzie tam, bieżu, tam I mam następne pytanie, tam dość szybko ruch się odbywa teraz. Nie wiem, czy to będzie problemy miasta, czy no, myślę, ruchu drogowego. No, ładnie się jedzie tam, szybko. No, no, no, no, no, no. <śleszy> Słuchajcie, jak mogę, mogę. Ile co mam, dziękuję. Ta inwestycja przemysłowa naprawdę nam się udała, bo jest fajnie zrobiona. Bardzo ładne zjazdy do przedsiębiorców, tu też pan radny te zjazdy ma wykonane bardzo fajnie. To co pan Edward mówił, przy tym przystanku na Bema dołożymy poddruku, bo mieliśmy już uwagi od mieszkańców, szczerze mówiąc też nie wiedzieliśmy, że tam ktoś wsiada. A skoro ludzie przyszli i mówią, że wsiadają to po prostu ułożymy, tego polbruku mamy sporo. Tam, tam tak naprawdę dużo nie trzeba go układać. Jeśli chodzi o szybkość na tej drodze, myśmy się zastanawiali, ale najprostsze rozwiązanie pod tytułem pijany policjant tak zwany, to tam się absolutnie nie sprawdzi, słuchajcie, bo te samochody, które jeżdżą do jednego sklepu budowlanego albo drugiego, to po prostu to zmielą. Więc moim zdaniem tutaj trzeba będzie wymagać od policji, która przecież dostaje od nas pieniądze nowy radiowóz, żeby egzekwowała ograniczenie prędkości i tyle. No, to jest na terenie miasta, to no. Nie ma tam chyba km, nie km, wyjścia. No Dobrze oczywiście, to, że, że tak, więc ja będę rozmawiał z komendantem, żeby patrol drogówki raz i drugi stanął, więc może to się, to się trochę naprostuje. Tam trzeba też jasno powiedzieć, myśmy zastanawiali się jak zorganizować ruch i ewidentnie tam trzeba wstawić zakaz zatrzymywania się. Słuchajcie, tam jest tak niebezpiecznie jak się jedzie ze względu na to, że górki są i nie widać. Jest taki moment, a sam tamtędy teraz jeżdżę, jak jadę do teściów na Bema, to jest taki moment na wysokości starego cmentarza, że po prostu tam będzie tragiczny wypadek. Nie dlatego, że ludzie szybko jeżdżą, tylko wszyscy parkują przy sklepach budowlanych. Tam zarówno jeden sklep budowlany, jak i drugi sklep budowlany ma teren, żeby sobie przygotować parking. Myśmy przygotowali szerokie wjazdy. Te rozmowy były prowadzone, panie Edwardzie, jak pamiętam, mnie, I zarówno z właścicielem pierwszej hurtowni, jak i z panem Kierulem, że no jakby muszą to sobie ogarnąć we własnym zakresie, no bo to jest ich zadanie. Myśmy zrobili drogę, zrobiliśmy zjazdy, ale parkingi, sklepy muszą sobie przygotować sam. Albo budujemy wszystkim parkingi w mieście, albo nikomu. To tak jakby, jakby do radnych trafili przedsiębiorcy. Tak, zasady są jasne, nie? Tak, myś, myślę, że postawimy. Myśmy się zastanawiali, bo pierwotnie, pierwotnie, słuchajcie, jakby wiecie, że ja jestem niechętny nadmiernej regulacji czegokolwiek. Ale w tym wypadku po prostu trzeba ludzi zmusić do rozsądnych zachowań. Bo szczególnie na wysokości drugiego sklepu przy, przy, przy cmentarzu, jak tam stoi samochód i ludzie jadą z jednej strony i z, drugą, z drugiej, tam prędzej czy później będzie wypadek. Więc nie ma wyjścia, trzeba tam wstawić znaki zakazu. Zanim je wstawimy, jeszcze raz przeprowadziłem rozmowę z Szymonem, żeby się ogarniali, jeśli chodzi o miejsce parkingowe. Tam terenu mają bardzo dużo tak naprawdę. Jasne? sama sytuacja jest przy przedszkolu. No na razie wiadomo, droga będzie w remoncie, mm. więc to nie ma sensu, ale jak już ta droga będzie zrobiona, to tam też trzeba to uporządkować, bo tam jest katastrofa. Tam rano, jak mm. się jedzie, to po prostu się nie da przejechać. Kacie, tam miejsc parkingowych, na parkingu stadionu jest bardzo dużo. Oczywiście. Tylko nikomu się nie chce tam wjechać. Tak, tak, na... tak samo troszeczkę w dół można zjechać przy przedszkolu. Jest tam, tak. dosyć duży parking przy przedszkolu, no ale nie będziemy robili przy przedszkolu parkingu na 40 samochodów na 15 minut, nie? E, Na pewno będziemy poprawiali parking przy przedszkolu, przy przedszkolu, bo ja przypominam, że mamy przedszkole ujęte w kolejnej strategii Cytaslowów, żeby zrobić remont zarówno budynku, ale wtedy też będziemy robili otoczenie, więc może ten parking trochę poszerzymy. Natomiast jakaś organizacja ruchu tam zostanie na pewno zmieniona przy przedszkolu. No i super, no bo ta inwestycja już trwa, trzeba cierpliwości trochę aż się skończy. Nie? Dziękuję. Mówiła Dobra, dziękuję. Widzę, że więcej pytań nie ma do tego tematu. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania. Uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i na lata 2023-2035 w wersji przedstawionej przez panią skarbnik? Zechce zagłosować i imiennie głosujemy. Pani Pani Ewantochów. Pan Antonowicz Czesław, Pan Bachanowicz Kamil, Pan Chorak Maciej, Pan Kina Landrze, jestem za. Pan Komorowski Kamil. Pan Łukjanowicz Łukasz. Pan Narkiewicz Rafał. Pani Anna Piszczek. Jestem za. Pan Rochuni Łukasz. Pani Grażyna Sawicz. Pan Zbigniew Szlejer. Pani Alina Wierzbowska. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Mamy jeszcze jedną mm, uchwałę do przegłosowania i przedyskutowania na dzień dzisiejszy, jest to dokonanie zmian w budżecie miasta na rok 2023, jest to konsekwencja pierwszej również uchwały i poprosimy panią skarbnik również o przybliżenie tego tematu. Tak, tak jak pan przewodniczący wspomniał, to tak jest jakby związane z wieloletnią prognozą. Poza tym otrzymaliśmy decyzję od wojewody, co niniejszym wprowadzam do budżetu, to jest kwota 17 880 zł i są to pieniążki na wypłatę stypendii dla uczniów, które wypłaca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i tak naprawdę to są te Kwoty, które wprowadzamy, tak te 17 880. Oprócz tego mamy przesunięcia pomiędzy paragrafami na podstawie wniosku złożonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. No i właściwie to, to tyle. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, to, to bardzo proszę. W załączniku numer 3 jest widoczna zmiana dotycząca inwestycji, czyli zwiększenie o 36 tysięcy przebudowy ulicy Przemysłowej i zmniejszenie obrońców pokoju na rok 2023. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik, Pani Edycia Jarmoluk. Czy ktoś z Państwa miałby pytania w tym temacie? Jeżeli nie ma, przechodzimy do przegłosowania. Kto z Pań Panów Radnych jest za dokonaniem zmian w budżecie miasta na rok 2023? W wersji przedstawionej przez Panią Skarbnik zechce zagłosować i tutaj również imiennie Pani Radna Ewa Jestem do. Pan Antonowicz Czesław. Jestem pan Bachanowicz Kamil. Jestem Pan Horak Maciej. Jestem za. Pan Kinealandrze. Andrzej. Jestem za. Pan Komorowski Kamil. Jestem za. Pan Łukjanowicz Łukasz. Jestem za. Pan Narkiewicz Rafał. Jestem za. Pani Piszczekanna. Anna. Jestem za. Pan Radny Rochuń Łukasz. Jestem za. Pani Grażyna Sawicz. Jestem za. Pan Szlajer Zbigniew. Jestem za. Pani Wierzbowska Alina. Jestem za. Tutaj również głosowało 13 radnych. Jednogłośnie została dokonana zmiana w budżecie miasta na rok 2023. W ten sposób wyczerpaliśmy wszystkie nasze uchwały na dzień dzisiejszy i po to one były w trybie nadzwyczajnym zwoływanym, bo trzeba było pewne tematy tutaj zakończyć i te, ta sesja była potrzebna dla pani skarbnik, żeby wyprostować te wszystkie zmiany. Przechodzimy do punktu piątego: Wolne wnioski i zapytania. Jeżeli takie są, bardzo proszę. Bardzo proszę, pan radny Bachanowicz. Ja mam jedną taką sprawę. W dniu 27 marca wpłynęły dwa wnioski do naszego urzędu i do dnia dzisiejszego nie został nadany bieg tym wnioskom. A przypominam, że tutaj obowiązują nas, nas terminy Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Także prosiłbym tutaj, żeby tym wnioskiem... Ja skierowałem do Komisji Skarbu Dziękuję bardzo. Ja skierowałem. Ja skierowałem. Pani Anna, Anna Wierzbowska. Alina Panie Edwardzie, ja mam pytanie. Nie wiem na jakim etapie jest remont ulicy Sikorskiego, ale czy jest możliwość, żeby zerwany ten asfalt, tak, to, to może jakoś wykorzystać do utwardzenia drogi, drogi, drogi to jest, to jest za gimna byłym gimnazjum przy garażach. Tam są tak okropne dziury, że samochody nie mogą z garaży wyjeżdżać, wyjechać między salą gimnastyczną a 24 Sikorskiego bodajże. Tak, tak, tak. Tak, oczywiście można by to tak zrobić, ale ta uliczka jest przewidziana przy inwestycji inwalidów wojennych do budowy, więc już w tym miesiącu będę ogłaszał przetarg na budowę tej ulicy, łącznie z tą uliczką, z tymi uliczkami powiedzmy, za 24 i przed 24 budynkiem. Także te uliczki będą oczywiście remontowane, budowane, a oprócz tego no, ten fres asfaltowy, bo o tym pani mówi, on jest no, trochę niestety, no, ale nie asfaltowy, a więc on po prostu śmierdzi, mówiąc w wielkim skrócie. Myślę, że mieszkańcy mieliby za złe to, Gdybyśmy tam w pobliżu budynku, no będzie. Ale nie ma problemu. Ja tam mogę troszeczkę sypnąć. No sami możemy tak, podwieźć że... przyczepką, oczywiście. tak, to tak, bo, bo są naprawdę takie dziury, że, no, tam Przyjęte. Nie przyjęte, będzie zrobione do czasu remontu. Zgłaszam. Proszę bardzo, Pana, Pani Anna Piszczek. Panie Edwardzie, temat ulicy Sikorskiego. E, prośba e, mieszkańców budynku mieszkalnego przy Proszę, e, Orliku ten wjazd do tych mieszkań po prostu ze względu na to, że jest parking dla Orlika, tam cały czas no, są dziury. Także prośba jest, żeby, żeby to też wziąć pod uwagę. O, I tam Zwłaszcza, można też że, użyć tego co, frezu. Proszę pana Jana, on tam na bieżąco Jasne. wsypuje gruz. Niemniej jednak prośba jest mieszkańców taka, żeby wziąć pod uwagę Dobrze. tam jakąś naprawę. Dziękuję bardzo. Pani Dyda do Antochów się zgłasza, bardzo proszę. Ja korzystając, że jest pan Edward, to mam taką sprawę. Widzę, że troszeczkę tam lepią dziury przy przychodni, tak jak kiedyś tutaj żeśmy rozmawiali, także fajnie, na razie, a później przy inwestycji już takiej, jak pójdzie, że tak powiem, na mocne, no żeby tam bardziej troszeczkę to popodklejać, bo tam ta droga naprawdę jest straszna dojazd do tego domu, tak równolegle do, tych, do Orlika tak i do placu zabaw, o tym kawałku mówię. Druga rzecz, korzystając właśnie tutaj, pani Ala mówiła, rozmawialiśmy na komisji o tym frezie, który tam będzie. I no, miałam taki pomysł, nie wiem czy dobry i da radę to wykonać, żeby to wykorzystać w miarę możliwości. Tutaj od, nie wiem czy mogę nazwiskami mówić, no, ale chodzi mi o tą drogę między działkami, co jest taka jak na kąpielisko skręcamy i ta droga idzie tutaj do sklepu ABC, taka, między działkami, to taka polna, straszna jest droga tam. No kilka osób sugerowało, że tam ludzie chodzą, spacerują, dochodzą do działek i jakby można było tam gdzieś też troszeczkę... Nie wiem, czy pan dwa 2 wie, o czym ja mówię. Kąpielisko w prawo, na lewo... Jak pan pana Kozłowskiego jest? Wie pan, gdzie pan Kozłowski mieszka? I do Polnej, od pana Kozłowskiego do Polnej w kierunku, tak? O. To, to już wiemy o co chodzi. To byłoby też bardzo fajnie, bo to tam jest naprawdę tragiczna ta droga. Ona jest taka wewnątrz, ale ludzie i na działki tamtędy samochodami jeżdżą, rowerami i fajnie by było jakby to było utwardzone. Dziękuję bardzo. Zgłasza ja, się pan radny Szlejer. Proszę bardzo. Ja mam jeszcze tego prośbę. Chodzi mi o tą dziurę przy sklepie budowlanym naprzeciwko Biedronki. Tam było przyłącze robione do myjni. Tam kilka razy zgłaszałem i nic się dalej nie dzieje. I następna sprawa, no są wrywane te zwalniacze ruchu. Tam koło Biedronki też, jeżeli tam gdzieś to z boku leży, bo nie zauważyłem, bo kiedyś tam leżało. Nie wiem czy ktoś to... Powiedz coś, żeby to uzupełnić. Wszystkie zwalniacze są w zasadzie do naprawy. Na bardzo fajne zwalniacze, nie wiem ile to kosztuje, tutaj zamontowali na naszej stacji moja. Nie wiem, jaki taki, taki skromny, bardziej. Jeszcze radny narkiewicz Rachał się zgłasza, Bardzo Panie Dwarcie, jest pytanie. Dzieci wychodzące ze szkolnej, z budynku, mają w lewo pasy w ulicę Kajki. Jest przejście dla pieszych. I tam dzieci wchodzą w trawnik. Bo tam trzeba z 10 metrów chodnika. Bo przechodząc pasami z ulicy Szkolnej na Kajki, tu koło poczty, dzieci wchodzą na trawę, bo pasy prowadzą w drugą stronę drogi, ale tam jest trawa po prostu. I tam z 10 metrów odnika zak zakręt przy poczcie. Po stronie, poczty. po stronie poczty, tak, o tej strony, bo dzieci wchodzą na trawnik, wchodzą dzieci po prostu. po stronie po, mówię, bo dzieci wchodzą, i a też rodzice rano chodzą i po prostu przechodzą przez trawę, żeby dojść do, do, do pasów, żeby dojść do szkoły. Mhm, jasne, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Komorowski, bardzo proszę. Korzystając z okazji remontu ulicy Armii Krajowej, Chciałbym tak zapytać, gdzie został wykorzystany frez, czy on jeszcze jest dostępny, czy już gdzieś został on wykorzystany tutaj z tej ulicy? Bo ja już wcześniej wnioskowałem i prosiłem o utwardzenie trochę tego parkingu, koło 32, tam w sumie z, tutaj z całej okolicy samochody parkują, z tych wszystkich domów co są. No i tam cały czas jest błoto. Czy można by było tego frezu trochę wykorzystać z Armii Krajowej tam, żeby to podsypać? E, frez jest na targowisku. Myślę, że większość z Państwa widziała. Jest tam dość dużo frezu, nawet dużo powiedziałbym, ale myślę, że jeżeli na coś takiego, to gdybym wcześniej wiedział, że, że tam chcą frez... No ja frez, mówiłem wcześniej. No jakoś nie pamiętam. E, Pewnie nie byłem, myślę, że na sesji wtedy. Y, możemy oczywiście, ale uzgodnić, należy z mieszkańcami, żeby potem nie było tak, że miasto niestety, ale musi zbierać ten frez, bo komuś czuć, jeżeli słońce mocniej przygrzeje, no, przecież, y, że, to będzie... że to jakiś czas, szczególnie jakiś czas i w czasach powiedzmy na upału jakiegoś, to no to niestety, ale jest to wyczuwalny zapach taki smoły. Dobrze, ja podpytam uzgodnienie. I Jeżeli tak, to, ale to chciałbym wiedzieć, ale to będzie na przełomie maja i czerwca, jak będzie tutaj yy, ferzowana ulica Sikorskiego, bo tak rozmawiałem z wykonawcą, wówczas bez problemu możemy całą wywrotkę zawieść, nie ma to jakichś problemów, kłopotów. A yy... wywrotka, to mi się wydaje, że będzie przymało tam. No to, to, to możemy, dwie i trzy, nie ma sprawy, to nie jest kłopot naprawdę żaden, żeby komuś po prostu utwardzić tym frezem asfaltowym, bo nie ukrywam, on się dobrze trzyma, ale no, jeśli jest to asfaltowy powiedzmy, no to tak go nie czuć. Natomiast jeżeli jest to smołowa droga, prawda, to, to no czuć. No te wszystkie stare drogi to są smułowe. No zazwyczaj, zazwyczaj. Tu może być troszeczkę tak patrzyłem na ulicy Krasickiego, na samej końcówce, tak wygląda jakby asfaltowy, nie? Mógł być, ale to mówię, nie ma problemu, ale proszę podpytać. Dobrze, podpytam. Nie ma kłopotu. Dziękuję. Dziękuję. Zgłasza się pan radny Janowicz. Jeszcze bardzo proszę. Później będzie pan Czesław Antoniak. Panie Edwardzie, takie pytanie. Chodzi mi o ulicę Armii Krajowej. Ona będzie do końca połączona w stronę Żywkowa, czy bo tam widzę odcinek jest niefrezowany i nie wiem, czy to zostanie, czy będzie w późniejszym terminie. Już odpowiadam. To jest droga już wojewódzka, niestety. Te odcinki, czyli ten zjazd na Bartoszyce, jak również na Żywkowo-Wylot, jest drogą wojewódzką, ale mam ustalone w tej chwili, co prawda ustnie, że te dwa odcinki takie najgorsze właśnie, czyli tam do ulicy Królewieckiej, będą zrobione, będzie to wykonawcą, będzie, będzie PRD Litzbark. No jakoś się nie dogadali, że z Trabakiem, ten, który jest głównym wykonawcą na, na ulicy Armii Krajowej, to się dogadali z PRD Litzbark i, i będzie to zrobione również. kostka kamienna ta tutaj będzie wybierana. Nie, kostka kamienna nie będzie stamtąd wybierana, ponieważ by to się wiązało z wykonaniem nowej podbudowy, a podbudowy myślę, że każdy wie, jakie są drogie, więc będzie to położony asfalt, również siatka, asfalt i tak jak, jak mamy na ulicy Przemysłowej, zresztą widzieliście na czym to polega to jest trzywarstwowa droga. Siatka jest po to, że jeżeli pod spodem podbudowa prawda, jest niestabilna, a, a jest powiedzmy ciężki ruch, to, to, to wówczas się daje siatkę wzmacniającą, więc dlatego jest to trzy warstwy. Pierwsza wyrównująca, prawda, druga warstwa podbudowy i trzecia ścieralna. Czyli Dziękuję. To... Pan Czesław Antonowicz, bardzo proszę. Szanowni Państwo, korzystając akurat z sytuacji, że można zająć głos, jak wiadomo rozpoczęła się już budowa ulicy Sikorskiego. Tam są też wbite paliki w stronę Bema, tylko tam jest kilka metrów dosłownie. Ja mam nadzieję, panie Edwardzie, panie burmistrzu, że ten odcinek, który był już omówiany do wjazdu na Bema, że będzie jakaś kontynuacja, bo tam on naprawdę jest fatalny już teraz w tym stanie, nie? Jak, jak, jak wygląda. I, a korzystając z okazji, że tam już będą maszyny, a to odcinek nie jest duży. Na pewno to da się chyba to zrobić. Dziękuję bardzo. Ja kró króciutko, króciutko odpowiem. Pracujemy w tej chwili z panem Edwardem nad koncepcją. Myślę, że jakiś tam musi mały projekt albo przynajmniej przedmiary powstać, żeby wycenić tą pracę i będziemy się zwracali do Wysokiej Rady o zgodę na wykonanie tego, tak? Bo to tak naprawdę całe osiedle -ma, ma oczekiwanie, że ten odcinek zrobimy. I to absolutnie zrozumiałe. Dziękuję. Pan radny Bachanowicz, Szybciutkie pytanie, kiedy, czy jest planowane uruchomienie tężni nad stawem? Tak. Słuchajcie, zgodnie z planem jest przewidywane na weekend majowy. Po prostu tak, żeby od 1 maja, być może wcześniej się uda uruchomić, ona ruszy. Proszę. Fontanna, no to będziemy to kore korelowali razem z Bartoszycami, przypuszczam, bo ten sam wykonawca nam ją, nam ją uruchamia. Nie? Dziękuję bardzo. Wyruszają nam dwie inwestycje, inwestycje tutaj właśnie drogowe ulica Sikorskiego i tutaj ulica Armii Krajowej. Ja bym prosił pana Edwarda, żeby głośno wybrzmiało, jak startujemy, jakie są terminy, kto jest wykonawcą, jak to wygląda, żebyśmy mieli jasną, jasną wizję tego wszystkiego. Szanowni Państwo, więc tak, tak jak tutaj było z ulicą Przemysłową, termin wykonania był 30 wrzesień. I już nie mówię o tych pracach, robotach dodatkowych, no bo to wiadomo, że to nie było aż tak poważne, chociaż było ich trochę, a została już zakończona. Natomiast ruszyła inwestycja ulicy Sikorskiego, Krasickiego. Myślę, że, że większość z Państwa już widziała, że tam oni wchodzą po prostu troszeczkę inaczej jak sztrabak, Robią najpierw chodniki, potem frezują, prawda? Najczęściej. Tutaj jest przewidywane, mówię, frezowanie, nie wiemy czy całości, ale na pewno Sikorskiego na przełomie maja-czerwca. Natomiast Armii Krajowej została już sfrezowana i w tej chwili trwają prace już polegające na budowie kanału technologicznego, na budowie, na budowie, prawda, chodników. Jest tam podwykonawca, Podwykonawcą jest pan Żagiel Marek, tutaj na dzień dzisiejszy wykonawca PRD wykonuje sam roboty, osobiście bez podwykonawców, więc, więc jest termin przewidziany na, na koniec również września 2023. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o ulicę Krasickiego, jest trochę tam kłopotliwa, bo, bo konserwator zażyczył sobie po prostu pobrania prawda, próbek zrobienia operatu i tak dalej. No, no, nie, nie są to takie, powiedzmy, proste inwestycje, pomimo, że tam, tam też było na, na zasadzie zaprojektuj i wybuduj, No, ale firmy znane, firmy nie firmy Krzak, prawda, myślę, że, że Mamy tutaj przykładów Słowackiego, Bema, czy tam właśnie Przemysłowej, że, że jest to no, wykonawca sprawdzony. Również myślę, że Straba, który robi pierwszą u nas inwestycję, sądzę, że też się sprawdzi. On po prostu bazuje przede wszystkim na podwykonawcach, więc tutaj kto będzie podwykonawcą, oni po prostu tylko kładą samą masę asfaltową, resztę wykonują podwykonawcy ale już tam ruszyła, obiecywali, że oni to bardzo szybko zrobią. Nie wiem, jak to będzie bardzo szybko. Natomiast mówię, tam też te końcówki, o które tutaj pytał Pan Łukasz, no to to mówię, Zarząd Dróg Wojewódzkich obiecał, że to wykona. Myślę, że pewnie przy okazji robienia tutaj Krasickiego frezowania Sikorskiego zostanie sferyzowane na pewno tam i również, no żeby połączyć jakoś to, prawda, kosztowo taniej, no to na pewno się dogadają w taki sposób. U chodniczy dostaną tak w Gowelczyk tam, co, tam jest to się No ten chodniczek myślę, że nie będą przekładali, to jest, wiecie, to jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, oni tak trochę inaczej podchodzą tam jak my, nawet oczywiście, tak jest, ja też tak uważam, tutaj mamy zaprojektowaną ścieżkę pieszo-rowerową, prawda, w tej ulicy Armii Krajowej, od strony powiedzmy tam dawnej mleczarni, starej mleczarni, zlewni i tak dalej. No sądzę, że będzie to droga no, naprawdę dobra do użytkowania. Natomiast no, jest tam, wiadomo, przewężenia takie na wysokości budynku numer 9 Armii Krajowej. No, tam jest bardzo duże przewężenie i tutaj no, nie wejdzie niestety już chodnik taki dwumetrowy, nie zmieści się. mimo likwidacji po drugiej stronie chodnika całkowicie no większych tam nie ma szans na, na, na wykonanie, no droga jak droga musi być, prawda, yy, ale, ale chodnik no trzeba troszeczkę będzie tam zawęzić, ale będzie i tak, wydaje mi się trochę lepiej, będzie szerzej jak było przy likwidacji z drugiej strony. Po prostu pas drogowy nie pozwala nam po prostu tutaj dalej wejść, a to zresztą to są budynki, więc budynku się nie przesunie. Dziękuję bardzo za informację, jest to bardzo ważne, tutaj w kolejne nasze ulice naszego miasta są robione, z czego się bardzo cieszymy, pan radny Komorowski się zgłasza jeszcze. Nie mam jeszcze pytanie, czy na koniec inwestycji te lampy zostaną wymienione, tak jak tutaj dopytywałem wcześniej pana Edwarda, czy, czy będą dalej te stare? E jeśli chodzi o oświetlenie miasta, nie mamy w żadnej inwestycji zaprojektowanego, zaprojektowane wymiany oświetlenia. Natomiast to, co rozmawialiśmy wcześniej, jeżeli państwo wpiszecie tą inwestycję polegającą na wymianie, bo jej nie ma na dzień dzisiejszy w inwestycjach, jeżeli znajdą się jakieś tam pieniążki na wymianę, to nie ma żadnego problemu, żeby takiej wymiany dokonać, szczególnie przy tych właśnie nowych inwestycjach. To jest prawda przy tych, no ale myślę, że do końca roku jeszcze jest, albo do końca może do zakończenia robót jest dosyć daleko, więc być może tutaj Pani Skarbnik coś wymyśli, żeby wpisać jakoś inwestycję powiedzmy na jakieś 40-50 tysięcy, żeby, bo moje przemysłowa nie wymaga wymiany. Tam są, tam jest oświetlenie w miarę nowe, natomiast no wiadomo, że same, prawda, lampy, no, są bardziej, yy, bo mają chyba w granicach, tak się zastanawiam, 110 W chyba, prawda, ale możemy zawsze wstawić powiedzmy 60 W, no, zmniejszyć o połowę, albo 120 może mają, więc też by tam nie zaszkodziło, ale to, to nie jest takie pilne. Mamy tutaj dużo więcej jeszcze oświetlenia lamp o mocy powiedzmy od 150 do 250 W, prawda? I te lampy by wymagały na pewno wymiany a i właśnie tam przy ulicy Armii Krajowej takie są, wiem o tym. I Jeszcze mam takie pytanko, jakby był zamawiany dźwig do wymiany tych, tych żarówek, bo tam teraz stoi ten, że tak powiem, zapora i zakaz wjazdu tutaj na tym bruku i tutaj akurat pod tym, pod tą zaporą, pod tym wjazdem ta lampa nie świeci. No i tak powiem, jest mało widoczny ten, żeby nikt, żeby tam nie doszło do jakiejś kolizji z tym, z tym, znakiem co stoi. Jakby był zamawiany dźwig, żeby wymienić tą żarówkę, co tam jest przepalona, to bym... To jest przeciwko trzynastki? Tak. Mhm, dziękuję. Dziękuję. Pan burmistrz tak, tak. się zgłasza, później jeszcze Pan Radny... Tak. Tak, Lista ja, życzeń będzie długa, ale jak zawsze chcę uporządkować rozmawiamy o drogach. Ja chcę przypomnieć, że w sumie kwota inwestycji drogowych, którą robimy w tej kadencji, a dobrze jest rozpatrywać sobie budżet miasta nie tylko rok do roku, ale w ogóle globalnie, to ja Wam przypominam, to jest 24 miliony złotych. To są straszliwe pieniądze. Taka, taka suma pieniędzy w ciągu jednej kadencji, no nie wiem, czy przepłynęła nam przez samorząd. No jest dłuższa kadencja, więc się rozkłada. Wkład własny, nasz, te 24 miliony inwestycji, to są 4 miliony złotych z naszego budżetu i my je na dzisiejszy dzień mamy mniej więcej znalezione. Ja tu zaznaczam, że jesteśmy po komunikacji z Ministerstwem za pośrednictwem Pana Starosty z prośbą, żeby jeszcze zwiększyć inwestycje drogi na Sikorskiego pod takie pismo z naszej strony, znaczy właśnie ze strony Pana Starosty, dzięki jego uprzejmości trafiło do Ministerstwa. Myśmy swoimi kanałami przekazali je też, przynajmniej przez dwóch bardzo ważnych posłów. Być może tu się jakieś środki odblokują, ale na dzień dzisiejszy też trzeba jakby studzić oczekiwania, bo najpierw zróbmy te inwestycje i zobaczmy jakby jak, jak zapniemy, w, jak, w jakim stanie będziemy, jak daleko będziemy mogli planować po tych drogach, bo w tej chwili mamy Jedną naszą inwestycję skończoną, w trakcie macie Armię Krajową, za której my płacimy. Tu wkład własny jest to prawda bardzo malutki, ale jest. I pamiętajcie, że nie istnieje budowa, nie istnieje inwestycja, gdzie nie ma robót dodatkowych. To jest, no, z raz nam się chyba zdarzyło, to, albo jakoś tam się jedno się w, w zdjęło, druga się, druga się, ja nie pamiętam. Nie, były, pewnie, że były, tylko jakieś drobiazgi. No. Nie ma, no to słuchajcie, no, kładziecie chodnik pod chałupą, to Wam wyjdzie, że coś trzeba jeszcze zrobić. I jak no, przepraszam, że ja tak tonuję, ale to naprawdę rzuciliśmy się na ogromne inwestycje, mając naprawdę bardzo niewiele środków. Myślę, że one wyjdą, ale tak, żeby podsumować. Armii Krajowej się robi. W tej chwili z Rozpoczęła się inwestycja Sikorskiego, Krasickiego, płatności w tym roku już pójdą jakieś, z naszej strony też. Do tego mamy dwa ogromne przetargi już ogłoszone na ulicę wokół, wokół Ratusza, ten tak? drugi pas cały. W tym roku płatności raczej dużych nie będzie, ale coś tam się może pojawić w budżecie, dlatego Pani dyta jeszcze w ramach tych inwestycji dokonuje przesunięć, tak? ale przyjdzie moment, sprawdzam i trzeba będzie za to zapłacić. My te inwestycje zaczniemy. No i jeszcze do tego ulica Inwalidów i te, to, to, o co pytała Pani Radna, też, też, też za chwilę ogłosimy przetarg i naprawdę tych przedsięwzięć będzie bardzo dużo. Jesteśmy w trakcie budowy ośrodka, ośrodka kultury, który powinien już powoli zmierzać do końca, ale tam też nie wiem, czy na ośrodku kultury jakieś roboty dodatkowe nie wyjdą nam. To już jakby będziemy w trakcie, tak? Niby tych prac na Ośrodku Kultury nie zostało dużo, ale jakieś jeszcze są. Więc ja wam powiem tak, jak jeszcze dołożycie do tego Ośrodek Kultury, to wam się robi, to wam się robi, nam się robi ponad 30 milionów inwestycji, które mielą się przez budżet na prze w przeciągu praktycznie dwóch lat. To jest równowartość rocznego budżetu miasta. To jest naprawdę ogromna skala. tak? Dla Górowa to jest ogromna skala i też ogromny wysiłek logistyczny i finansowy. Więc będziemy starali się robić jeszcze dodatkowych pracach najwięcej, ale najpierw musimy skupić się na tych, na tych najistotniejszych, nie? Znaczy, tak, żeby krótko powiedzieć, no jak zawsze obiecuję wam krew, pot i łzy, ale potem będzie fajnie. Ja tylko dwa słowa, bo pan burmistrz tak nas tutaj stopuje, ale ja mam nadzieję, że pamiętamy o tym kawałeczku tutaj Sikorskiego, ja się przypominam, tak, żeby to czasem nam nie zostało, nie umknęło gdzieś tam. Przy aptece, tak, dokładnie. Ja, ja wiem, ale jak zawsze cały mój wykład krew w piach. No. Nie no, no ja Będziemy tylko po, ja tylko po prostu, ja wiem, że, ja wiem, że to jest w planach, ale przypominam. Dziękuję. Jeszcze pan radny Rokun, bardzo proszę. Ja wrócę do ulicy Krasickiego, tam sygnalizowałem, że ona jest słabo odwodniona, tam dobrze było jeszcze coś dołożyć, jakiś studzienek od, od, od, na, na odpływ wody. tam Mieszkańcy chcą dbać o elewację, ale niestety cały czas mają zachlapane. Dziękuję. Odpowiem tak, tam są przewidziane studnie do odwodnienia, wymiana tych studni do odwodnienia, natomiast no, problem jest odprowadzenia tych wód. Nie ma gdzie odprowadzić, tam by trzeba było co najmniej trzy jakiś kolektor położyć, ale wiąże się to również z tym, że trzeba by było przejść przez, powiedzmy, posesje prywatne ludzi, tak? potem przejść gdzieś do kąpieliska. Tak, powiedzmy, zrobić to zgodnie z sztuką budowlaną, to trzeba byłoby uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie, a to się wiąże zaraz z separatorami, z separatorami innymi rzeczami, więc to jest no trochę, powiedzmy, będzie to naprawa. Być może, być może to odwodnienie, które jest w ulicy Nadbrzeżnej, może da rady, powiedzmy odwodnić tą ulicę, odprowadzić te wody z tej ulicy. Natomiast studnie oczywiście są przewidziane z tego, co widziałem w projekcie, bo to projekt wykonuje, znaczy to jest tak naprawdę w koncepcji, a projekt, bo to jest też na zasadzie PFU, czyli Programu Funkcjonalno-Użytkowego, tak jak robimy tutaj na ulicy właśnie Okrężnej, Obrońców, Ciasnej-Rypeckiego, to tam również na takiej zasadzie ten przetarg wygrała firma, która jest jeszcze w fazie projektowania. Bo to, co powiedziałem, no problem jest tutaj z ulicą Krasickiego, gdzie niestety konserwator no, zażyczył sobie odkrywek prawda, i zrobienia operatu, bo być może trzeba będzie kociełby zostawić. Wórzmy zna lepiej, ten, ten, ten tam, znaczy lepiej, no, byliśmy razem z Panią Konserwator, no, która macie, wiecie, ma no, no takie tutaj na ulicy też obrońców, powiedzmy, szerepeckiego, też nie wiadomo, co jeszcze będzie, bo to, co powiedziałem, to jest na, na zasadzie, e, e, potocznie mówiąc, zaprojektuj i wybuduj, e, bo my udostępniamy tylko projekt funkcjonalno-użytkowy i koncepcję i warunki, prawda? Dla wykonawcy robót, a wykonawca robót i przedmiary, tak? Wykonawca robót no, wycenia to, powiedzmy, ale wiadomo, tam, gdzie jest to jakaś strefa zabytkowa, są kłopoty. Naprawdę są kłopoty. My tutaj sobie wymarzyliśmy, tak, troszeczkę, że, że będzie, żeby było ładnie połączenie tutaj ze Starym Miastem i tylko troszeczkę asfaltu. No nie wiemy, czy pozwoli konserwator. No Także tak to wygląda sytuacja. Mamy te w tej chwili ogłoszony już czwarty raz, prawda, przetarg na te ulice. Znaczy tak naprawdę to to mamy tutaj no, uzupełnienia trochę dokumentów i, i dlatego tak się troszeczkę ciągnie jeszcze. To będzie bardzo No trudno. To będzie bardzo trudna inwestycja, jeżeli mówimy o ulicy Rybackiego, Okrężnej i tak dalej z kilku względów, bo tam będzie przebudowa tak naprawdę zarówno sieci gazowej, elektrycznej, wszystkich instalacji podziemnych, wodociągowej, dokładnie kanalizacyjnej, więc generalnie myśmy przewidzieli na ten cel około 10 milionów złotych, tak w sumie, w sumie około 10 milionów złotych i jak się konserwator nie rozszaleje to raczej starczy. Natomiast faktycznie rozmawialiśmy z panią konserwator, bo była w Górowie przy innej okazji i jakoś tak się zafiksowała na bruk, ale kociełby. Ja ostatnio miałem przyjemność chodzenia po kocich łbach, nie da się, więc będziemy rozmawiać z konserwatorem, żeby to jakoś inaczej nawiązać do historycznej tkanki miasta, a nie, z, nie, nie w ten sposób. Zresztą to będzie wynikało z badań archeologicznych. No chyba będzie najtrudniejsza inwestycja drogowa w mieście, no bo to, jak zawsze stare miasta są ciężkie i trudne. A jeszcze wspomnę, że poprzednio mówię o 30 milionach, kłamałem, ponieważ w sumie to jest ponad 33 miliony, bo przecież jeszcze zrobiliśmy ogromny remont w szkole podstawowej w tej kadencji. Także to jest, czyli wydaliśmy więcej niż roczny budżet miasta na inwestycje. To tak jakby Olsztyn wydał 2 miliardy na inwestycje. To jest niespotykane. To dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzisiejsza sesja przewidywała tylko dwa jeden uchwały i te dwie uchwały zostały podjęte, ale też zdominowała też sprawy różne i bieżące. Wiosna rusza, remonty i dużo się w naszym mieście dzieje. Dlatego też tutaj trzeba było porozmawiać i informacje pewne zdobyć. W związku z tym, że wyczerpaliśmy na dzień dzisiejszy wszystkie zagadnienia, zamykam 53. sesję Rady Miasta. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję.